Świat jest pełen danych. Są w każdej aplikacji, której używacie. W Khan Academy przechowujemy dane o użytkownikach, odznakach i postępach. Facebook przechowuje dane o Was, Waszych znajomych i tym, co zamieszczają. W banku przechowuje się dane o tym, ile macie pieniędzy i na jakich kontach. Jak aplikacje przechowują dane? Korzystają z bazy danych, programu do przechowywania, który umożliwia też dodawanie, modyfikacje i wyszukiwanie. To się robi błyskawicznie. Są różne typy baz danych. Bardzo popularna jest baza danych relacyjna. Przechowuje dane każdego rodzaju w tabeli przypominającej arkusz kalkulacyjny. W wierszach są elementy, a w kolumnach ich właściwości. Do przechowywania danych użytkowników Khan Academy mamy tabelę z wierszem dla każdego oraz kolumnami na właściwości takie jak nick i region. W bazach relacyjnych łatwo jest powiązać tabele. Do przechowywania danych o użytkownikach i odznakach mamy tabelę użytkowników i tabelę odznak. Albo tabelę użytkowników i odznak. Dzięki temu wiemy, kto zdobył które odznaki. Wystarczy połączyć ID użytkownika z ID odznaki. To prostsze niż powtarzanie wszystkich informacji o użytkowniku i odznace w tabeli użytkowników i odznak. Większość baz danych ma język przeszukiwania. SQL opracowano, by współdziałał z bazami danych. To najpopularniejszy z tych języków. Za jego pomocą tworzymy tabelę, zmieniamy dane, wracamy do tego, co nas ciekawi, na przykład kto dołączył w zeszłym tygodniu albo kto ma jaką odznakę. Tego Was nauczymy. Wypróbujecie SQL w przeglądarce, używając SQLite, szczególnej wersji tego języka. Nie napiszecie jeszcze aplikacji, ale po kursie SQL będziecie lepiej rozumieć, jak w aplikacjach przechowuje się dane. A kiedyś, pisząc aplikację, użyjecie SQL.